Witam państwa serdecznie w dniu 28 października 2021 roku na 45 sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Witam serdecznie wszystkich radnych, panią burmistrz, wszystkich naczelników, referatów, pana mecenasa. Szanowni państwo, w celu rozpoczęcia otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum Pan jeszcze, jeszcze pan Krzysztof. Jeszcze. pan Krzysztof. Muszę cofnąć? Jest, dobrze. Dobrze, stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram XLV sesję Rady Miejskiej w dniu 28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 w punkcie szóstym pytanie, interpelacje. W punkcie siódmym rozpatrzenie projektu uchwały. I tak w podpunkcie a w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2036. W podpunkcie pod punkcie b w sprawie nadania nazw ulicom w gminie Miejskiej Kowary. W podpunkcie c w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla Gminy yy, Miejskiej Kowary na lata 2022 do 2025. W punkcie D uchwałę zmieniającą uchwałę nr 44 łamane przez 274 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 września tego roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Kowary w podpunkcie E to również jest projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary, w podpunkcie F również projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2021, w, pod, w punkcie 8 sprawy różne i w punkcie 9 zamknięcie sesji rady miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z państwa zgłasza jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze pani Małgorzata. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie.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 Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, sprawozdanie z pracy burmistrza od 23 września do dnia dzisiejszego dostaliście Państwo na piśmie, więc może do tego sprawozdania nie będę wracać, bo tu są bardzo szczegółowo opisane wszystkie informacje i otrzymaliście Państwo również sprawozdania z wszystkich jednostek organizacyjnych, jak i od naczelników wydziałów sprawozdania z pracy, więc tam myślę, że bardzo dokładnie zostało zostało opisane każde działania. Zwrócić natomiast chciałabym uwagę na kilka faktów. Po pierwsze kilka dni temu miasto Kowary na y, przedsięwzięcie pod nazwą przystanek Kowary otrzymało 4,5 miliona złotych z Polskiego Ładu na realizację przedsięwzięcia. W związku z tym y, będziemy z państwem y, rozmawiać y, w najbliższym czasie na poszczególnych komisjach na temat y, realizacji tego przedsięwzięcia. Y, przystanek y, Kowary to jest y, realizacja przedsięwzięcia po y, dworcu PKP. Chcemy tam stworzyć oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, centrum informacji turystycznej, y, bibliotekę i y, y, y, jeszcze y, kilka rzeczy takich związanych z y, lokalną grupą działania, z lokalnymi produk, y, produktami ale takie w szczegółach to po opracowaniu programu y, użytkowego y, będziemy y, Państwu przedstawiać tą propozycję. Od momentu podpisania umowy do y, mamy 6 miesięcy na rozpoczęcie całej procedury związanej z tym dworcem. Jak wcześniej Państwa informowaliśmy, teren przyległy przy PKP to jest teren, który chcemy całkowicie zrewitalizować. Tam między innymi też będą realizacje z zielono-niebieskich kowar i no stworzy się to myślę, że takie jedno z piękniejszych miejsc w kowar. Drugi temat, który chciałabym Państwu przedstawić i myślę, że to już z dużą satysfakcją przedstawiam. Jesteśmy po y, uzgodnieniach y, z TBS-em y, w Kowarach y, przy ulicy Lipowej y, na działce gminnej. Y, jest możliwość postawienia budynków TBS-owskich, czyli mieszkańcy Kowar zyskają kilkadziesiąt mieszkań które w systemie TBS może być finansowane finansowane przy współpracy z bankiem gospodarstwa krajowego. Jesteśmy już na, na fini, praktycznie na finiszu z ustaleniem projektów uchwał, które będziemy systematycznie państwu przedstawiać. Może się uda, że w listopadzie już wszystkie uchwały państwu Przedstawimy, będziemy szli spec ustawą, żeby tych mieszkań nie było 30, tylko żeby było ich troszeczkę, wie, troszeczkę więcej. Czy będzie i ile, to wspólnie zadecydujemy. Będą to pierwsze mieszkania o charakterze komunalnym dla mieszkańców miasta, czyli myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat będziemy mieli rozwiązany również problem mieszkań komunalnych na terenie miasta. Kolejnym tematem, którym chciałabym trochę poświęcić uwagi to jest wprowadzony system od 1 listopada związany ze zmianą regulaminu utrzymania porządku na terenie miasta i tutaj kilka informacji. Pierwsza informacja. W dniu dzisiejszym już jest to zatwierdzone. Na Związku Gmin Karkonoskich zadecydowaliśmy, że każda z gmin w Związku Gmin Karkonoskich otrzyma 1000 kubów bio o wielko 500 kubów 120 litrowych i 500 kubów 240 litrowych. Kubły te będą przeznaczone dla mieszkańców Kowar, ale o sposobie ich podziału i dystrybucji zadecydujemy z komisjami rady. E, natomiast będą to Kubły, które e, będą w dyspozycji e, miasta. Czy one będą y, użyczane, czy y, przekazywane na własność, to Państwo jako Rada zadecydujecie. Y, y, I przepisy, które nam na to pozwalają. Y, jest tutaj na sali obecny również Dyrektor Związku Gmin Karkonoskich, Pan Łukasz Hada. Y, gdyż gdyby były jakieś zapytania, to można by było, czy y, w trakcie sesji, czy ewentualnie po sesji, zadać Panu Dyrektorowi. Zakup będzie ruszał od dnia jutrzejszego, no bo musieliśmy mieć uchwałę zgromadzenia, żeby można było ten temat ruszyć. I no myślę, że do końca roku przynajmniej duża część Kubów trafi do nas. Druga informacja też dla mieszkańców. Jak wiecie Państwo Przewodniczący Rady, Pan Maciek Michela swoją dietę przeznacza zawsze na jakieś cele społeczne zaproponował mi kilka dni temu, że przeznaczy kwotę 6 tysięcy złotych, czyli swoją dietę na zakup kubów, żeby przygotować... żeby nie było, że moja dieta wynosi sześć tysięcy złotych. Nie, nie, nie, nie, nie, to jest za, za rok. Pieniądze, które, które otrzymuję, po prostu jednorazowo wpłaca. Natomiast wiadomo, że dieta wynosi 1300 zł, więc to, to nie jest tak, że to jest jednorazowa dieta. I przeznacza kwotę 6000 zł na zakup kubów. Te kubły to będą kubły, które będą kupione do, na śmieci zmieszane. Kubły będą dystrybuowane w zakładzie naszym zesku. Natomiast będą przechodziły przez y, opiekę społeczną. Dla rodzin y, z dużą ilością y, tak dużej rodziny, czyli po, od trzech dzieci w górę, jeżeli mieszkają w budynkach jednorodzinnych, y, mamy takich 20 rodzin, y, to one otrzymają takie kubły, jeżeli będzie taka y, z ich strony potrzeba występowała. I dla y, również rodzin, które będą w trudnej sytuacji y, materialnej, a będą mieszkały w budynkach jednorodzinnych, będzie taka możliwość otrzymania kubła. Kubły chcemy przekazać w użyczenie albo w dzierżawę, najprawdopodobniej będzie to dzierżawa, bo to na, y, w tej chwili prawnik nad tym y, myśli, y, będzie to dzierżawa za jedną złotówkę miesięcznie, czyli za 12 zł rocznie, po czterech latach dzierżawy takiego kubła, kubek będzie przechodził na własność danej rodziny w danej nieruchomości. To jest drugie rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw ewentualnie potrzebom naszych mieszkańców. Za to bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Trzecią rzeczą, którą chciałabym Państwu tutaj jeszcze, kolejną rzeczą, którą chciałabym Państwu naświetlić to jest trwają konsultacje nad projektem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydane zostało zarządzenie i w tej chwili zaczynamy się spotykać też z poszczególnymi organizacjami, więc jeżeli ktoś pracuje w NGO-sach, które składały wnioski do budżetu miasta Kowary, to ta, jesteśmy otwarci na takie spotkania w tym momencie dziękuję panie przewodniczący. Wszystko inne macie państwo na e sesji tych materiałów jest bardzo dużo. Także myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to rozszerzymy inne tematy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Ja, czy ktoś z państwa ma do pani burmistrz w tym momencie pytanie? Proszę bardzo pan Krzysztof. To przepraszam, ja chciałem się dowiedzieć, jeżeli chodzi o te TBS-y, to inwestorem głównym będzie kto? Towarzystwo Budownictwa Społecznego to jest towarzystwo, które my wchodzimy jako udziałowiec. Rozumiem. Czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie inwestorem głównym, my będziemy współinwestorem. Y, y, y, I I, i y, to zależy na, na ile mieszkań się zdecydujemy. Dziękuję. Proszę bardzo pani Dagmara. Pojemniki na bio, które będą zakupione przez Związek Gmin, to będą standardowe pojemniki, czy takie z rusztem odciekowym? Jeszcze decyzja w tym temacie nie została podjęta, ale ja oczywiście jestem zwolennikiem z tym rusztem. Niemniej jednak zobaczymy, jak będą one cenowo się przedstawiały. Dziękuję bardzo za informację. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytania w tym? Ja mam Pani Burmistrz takie pytanie, bo do mnie już też dopływają te wszystkie zapytania, o których tutaj była mowa i te, które Pani wyjaśniła. Jeszcze takie drobnostki są typu sposób dezynfekcji, czy trzeba dezynfekować pojemniki, czy też nie i odnośnie liści też, czy to jest traktowane jako odpady bio, jeżeli tak, to, to czy muszą być kompostowane, czy je od, od, odstawiać w jakiś inny sposób? To mieszkańcy też pytają. Dezynfekcja jest zadaniem własnym każdego właściciela pojemnika każdej wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej. Każdy, kto ma pojemniki powinien je dezynfekować. Zakłada się, że dwa razy do roku powinny być dezynfekowane. Oczywiście w gospodarstwach domowych, szczególnie w małych nieruchomościach te pojemniki są dużo częściej dezynfekowane. Dezynfekcję przeprowadza właściciel pojemnika lub dzierżawca pojemnika. Nie przeprowadza firma, nie mamy zatrudnionej firmy dezynfekującej. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli, ekokowary było gotowe do dezynfekcji y, y, takich pojemników. Jeżeli chodzi o liście, liście są na 100% odpadem bio. Natomiast y, należy się zastanowić, czy y, liście, które są y, składowane w pojemnikach na y, odpady bio powstające w gospodarstwie domowym, to są odpady bio powstające w gospodarstwie domowym. Wystąpiliśmy do ministra o pełną interpretację w tym zakresie. Czy mieści się to w opłatach, które ponoszą mieszkańcy tak jak u nas jest to 31 zł od mieszkańca. Jeżeli ktoś ma działkę, która jest pół hektarowa i zaczyna do odpadów bio składać liście, jest ich kilkadziesiąt worków i składać trawę, to to na pewno nie jest odpad bio, który jest, powstaje w gospodarstwie domowym, tylko to powstaje na terenie przynależnym do gospodarstwa domowego takie odpady można zeskładować i przywieźć do przoku i PSOK takie odpady przyjmie. Natomiast na pewno nie będą tego świadczyły firmy wywozowe, bo to się nie kwalifikuje do składowania, bo nawet pojemników na to tyle nie będzie. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? I jeszcze Pani Beata. Proszę bardzo. Tak, ja chciałam zapytać Panią pani Burmistrz odnośnie tych mieszkań TPS-owskich. W którym, gdzie są zaplanowane te mieszkania? Chodzi mi o rejon osiedla Wychrowa Równia. Na terenie, Na terenie będącym własnością miasta, dokładniej mówiąc przed budynkiem. Te, prywatnego TBS-u, tam gdzie miał wstępnie powstać y, y, miejsce parkingowe, to to jest Aha. ten teren, y, tak najogólniej rzecz biorąc, to jest ten teren, y, y, tak jak gdyby w środku. Aha, dobrze, dziękuję. To przy okazji parkingi zostaną zrobione rozwojem. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do czwartego punktu porządku obrad, czyli do informacji z posiedzeń komisji. I tak szanowni państwo, 21 października odbyła się 26. Komisja spraw Skarg, Wniosków i Petycji, na którym rozpatrywano skargi, które wpłynęły do prac komisji 25 października Odbyła się 31. komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na którym zapoznano się z petycją w sprawie tematycznego parku rozrywki w Kostrzycy przy ulicy Karpackiej w gminie Mysłakowice. W punkcie drugim mówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Kowarach. 25 października odbyła się, nie odbyła się. Komisja Oświaty Sportu i Turystyki ze względu na to, że nie można było uzyskać kworum, a to miały być połączone komisje, razem roz, miały roz, zapoznać się z tą petycją dotyczącą tego parku tematycznego w Kostrzycy, ale dobrze przy, przynajmniej Komisja Ładu się zajęła tematem. 27. Października wczoraj odbyła się 58. Komisja budżetowo gospodarcza której omawiano zarządzenie burmistrza miasta Kowary w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kowary, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku oraz z otrzymaną uchwałą nr 1, łamane przez 64, łamane przez 2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu z dnia 29 września tego roku w sprawie opinii o przedłożonej, opinii przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wrocławiu, informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. W punkcie drugim rozpatrzenie i omówienie pism, które wpłynęły do prac Komisji Budżetowo-Gospodarczej. W punkcie trzecim mówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Rady Miejskiej. Tak, no i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie z posiedzeń komisji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie co do sprawozdań z prac komisji? Nie widzę. Ja mam może takie pytanie do przewodniczącego Komisji Ładu na jakim etapie jest sprawa tego parku tematycznego rozrywki w Kostrzycy co uchwaliła komisja żeby mieszkańcy Kowar też to mieli świadomość tego czy tym tematem się zajmujemy i, i gdzie skierowała w tej chwili jakieś zapytanie czy, czy, czy, czy pismo tak tak oczywiście sprawa słuchajcie ha, bo ha. Stanisław ale jest, ale jest wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Pani Stanisławie, to Pan Karol tutaj nas poinformuje. Tak, dzień dobry, w sprawie parku tematycznego odwiedzili nas Państwo, którzy złożyli petycję, Państwo Załupscy. Sprawa wygląda w sposób następujący, że nie dotyczy to naszej gminy w ogóle, ponieważ park tematyczny nie, nie jest planowany na terenie naszej gminy petycja została przekierowana do wójta gminy Mysłakowice na której terenie ma to postać. no i państwo nie dostali jeszcze odpowiedzi od wójta gminy Mysłakowice my jako gmina Kowary w tym temacie niewiele możemy zrobić ponieważ nie jest to z nami w sposób związane prawda to jest już poza terenem naszej gminy rozumiem tylko ja przychylam się tutaj do, do petycji mieszkańców tych terenów takich graniczących, że tak powiem z, z gminą Mysłakowice, bo oni w tej swojej petycji odwoływali się do tego, że działalność tego parku może być w jakimś sensie uciążliwa dla mieszkańców gminy Kowary ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo. To z tej, z, z tej perspektywy to jak najbardziej jest, jest temat interesujący dla mieszkańców naszej gminy, tak, tym, bar tak, tym bardziej, zgadza że to są się. nowo powstałe nieruchomości, które na tak, atrakcyjnych zgadza się, zgadza się, Zgadza się, ale my jako do gminy nie wpłynęło żadne Żaden dokument, który by wskazywał, że, że gmina może w jakikolwiek sposób ingerować ten spo w tę Tak, Ale jeżeli, to o... jeżeli ktoś prowadzi jakieś postępowanie, inwestycje, no to musi to być podparte jakimiś pozwoleniami czy pozwoleniem na budowę, czy na razie otworzenie, z tego to... czyli, otworzenie czy, czy, czyli ja rozumiem, że zaistnieje taki moment, kiedy będzie można zgłosić uwagi do. Do, do tego tak, ponieważ na razie nic nie ma. Okay. Proszę. No to tak, tak, jak to... tak jak powiedział tutaj pan przewodniczący, byli państwo. Zresztą pan Ryszard Rzepczyński poinformował państwa, że oni w każdej chwili mo mogą do urzędu się zgłosić i też brać, próbować brać udział w tej chwili, zwłaszcza gdy jest szykowana decyzja środowiskowa. No gmina, no to no jest decyzja środowiskowa, no trudno mi powiedzieć, czy, czy burmistrz, wójt, czy rada dopuści tam państwo jako stronę, nie wiem, no ale myślę, że w pierwszej, w pierwszej, kolejności powinni się zwrócić właśnie do burmistrza, do wójta. Od wójta dostali informację, że petycję przyjął i poinformuje ich o rozstrzygnięciu. Mhm. No dobrze. Wójta Musłokowic, tak. Dobrze, to dziękuję państwu. Czy ktoś jeszcze ma pytania co do sprawozdań z posiedzeń komisji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 5. Porządku obrad, czyli do informacji przedstawiciela Gminy Kowary Związku Gmin Karkonoskich, panie Tadeuszu. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zarządu oraz sesja zgromadzenia związku. Zarząd wydał pozytywną opinię o uchwałach, które były podjęte na sesji były to dwie uchwały, była to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie i tak pokrótce powiem, że wnioskowano o zwiększenie wartości projektu modernizacji i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów do kwoty 20 389 326 zł zwiększenie kwoty obejmowało zadania, modernizacja linii technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń plus przenośniki wartość zadania zwiększono o kwotę 673 825 zł to jest do kwoty 6 610 905 zł drugi punkt to było przygotowanie placu do prowadzenia procesu przetwarzania odpadów lub magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku procesu przetwarzania odpadów w selektywnej zbiórki wartość zadania zwiększono kwotę tysięcy zł do kwoty 1 500 zł w wieloletniej prognozie finansowej pojawiło się zadanie o którym mówiła już pani burmistrz to znaczy zakup pojemników 240, 120,5 na pół litrów do podziału między gminy związkowe ma, to jest zadanie do końca 2020, do przepraszam, do, do 2022 roku i wartość zadania wynosi 1 120 tysięcy zł. Dziękuję bardzo. To Dziękuję Panie Tadeuszu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pana Tadeusza? Ja ze swojej strony. Myślę w imieniu całej Rady życzę Panu Tadeuszowi dzisiaj zdrowia przede wszystkim i, i siły w związku z imieninami Tadeusza, wszystkiego najlepszego, zdrowia Dziękuję życzę. bardzo, <grych> dziękuję bardzo za to, dziękuję. W związku z tym przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, czyli do pytań interpelacji. Tak w dniu dzisiejszym spłynęło 8 interpelacji od Radnego Kowarskiego, Pana Krzysztofa Łubińskiego. Ja pokrótce może powiem czego te interpelacje dotyczą, wszystkie zostały zadekretowane przeze mnie do Pani Burmistrz, pierwsza z tych interpelacji dotyczy dopłat do, do cen wody i porównania cen wody w naszej gminie Kowary w porównaniu z Karpaczem, druga sprzedaży udziałów firmy Eko Kowary, trzecia dojazdu czy drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Górniczej, Czwarta ilości wydanych w ostatnim okresie czasu dowodów osobistych i obsady pracowników, którzy wydają dowody osobiste, ewentualnego zastępstwa. Piąta dotyczyła oświetlenia w naszej gminie i rozpisania przetargów na, na jego rozbudowę. W punkcie, w punkcie szóstym, znaczy interpelacja numer 6 dotyczyła drogi dojazdu. A nie, to już to było droga dojazdowa. Proszę. E, Że mnie pomylił, bo to była droga dojazdowa i to też droga dojazdowa? Nie, to coś innego było. E, siódma dotyczyła e, interpretacji szerokości e, chodników e, zgodnie z przepisami przy prowadzonych inwestycjach e, i e, ósma chodników dochodzących do, do pomnika na osiedlu górniczym, do pomnika poległym za Polskę społeczeństwo kowaczy Czy coś Pan chce dodać Panie Krzysztofie? Tak, pokrótce stresiłem, żeby Państwo wiedzieli czego te interpelacje dotyczą i rozumiem, że nabiorą drogi służbowe pani burmistrz Już nabrałam, nabrałam drogi służbowe, okej. Okay. Czy ktoś z Państwa ma w tym punkcie jeszcze coś do powiedzenia, pytania, interpelacje? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał. I tak w podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2036. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Tak czy nie? nie, nie, nie. nie. Okay. Tak, to są projekty uchwał już przedyskutowane i zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Budżetową. W związku z tym zapoznam Państwa z treścią uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miejskiej w Kowarach na lata 2021 2036 Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym i drugim wraz z załącznikami. W paragrafie trzecim mniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan Krzysztof, pani Małgorzata. Tak, pani Małgorzata jeszcze jest. Stwierdzam kworum. I proszę o głosowanie. Sięci pani Małgorzata jeszcze. Pani Małgosiu. jest chyba internet, bo nim nieruchomo Pani Małgosia, nie wiadomo jak taki głos. Nie, nie, nie mogę zagłosować. E... Nie mam opcję do zagłosowania w pamięci internet. Ale no teraz może, a może teraz bo ruszyło? Czy... Teraz... Jest, jest. Uh -huh. e... Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu za w ciepło energię, elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miejskiej Kowary na lata 2021 2036 Przepraszam. Okay, w związku z tym przechodzimy do podpunktu B punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gminie Miejskiej Kowary. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Tak, to też uchwała już omówiona na komisji ładu.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 uchwałę w sprawie na, y, nadania nazw ulicą w gminie Miejskiej y, Kowary. W związku z tym przechodzimy do punktu C, pod punktu C punktu 7, czyli do y, projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla gminy Miejskiej Kowary na lata 2022-2025. Y, tak. Czy tutaj ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Proszę bardzo Panie Krzysztofie. Chciałbym zabrać głos, ponieważ to jest bardzo obszerne jeżeli chodzi o tą uchwałę, projekt tej uchwały jest bardzo obszerny, to żebyśmy w najbliższym czasie, przyjmijmy teraz go w wersji, jakiej jest, a w najbliższym czasie żebyśmy się jeszcze raz pokłonili. Bo widzę, że tam jest taka sytuacja, że bardzo dużo jest w naszej gminie zabytków wpisanych między innymi w tym właśnie w tej uchwale w tej chwili, a może niektóre są... Hmm, i w związku z tym, że one zostały wpisane, to są bardzo duże oboszczenia, jeżeli chodzi o inwestycje, etc. Bo to trzeba będzie jechać do konserwatora zabytków. I przy okazji, bo ktoś na przykład ma na tym obszarze, że nie jest związane z nic z zabytkami, a buduje na przykład dom chce wybudować. I wszystko, ta cała procedura będzie przebiegała najpierw konserwator zabytków, wszystko trzeba zezwolenie później jechać do powiatu, żeby w starostwie dostać i to jakby moim zdaniem zniechęca, bo tam, gdzie są wpisane ewidencja jest do rejestru zabytków, to ja to nie kwestionuję, bo to jest jakby zasadne, ale jak nie jest w ewidencji, to powinniśmy się na tym pokłonić, nie jeszcze raz, żeby jakby umożliwić inwestowanie i chęć w ogóle czegokolwiek zrobienia w Kowarach pod względem budowy. Dziękuję. Może ja się ustosunkuję. To nie chodzi o tą uchwałę. To o czym Pan mówi wynika z przepisów innych. Całe miasto Kowary, nie mówię o Krzaczynie, objęte jest nadzorem konserwatorskim i każda nieruchomość, która powstaje na terenie miasta, musi mieć opinię konserwatora zabytków i ta uchwała dotyczy zabytków, a nie dotyczy tej sytuacji. Ja rozum dziękuję. Ja rozumiem, że to dotyczy zabytków, ale jeżeli cały, tak jak pani już jedna część administrowanego terenu gdzieś jest zwolniona z tego, a pozostała ma funkcjonować. Nie, nie, tylko Krzaczyna jest i dołączona. No rozumiem, Pozostali muszą tą drogę cierniową przejść. Jak ktoś ma zamiar coś tu zainwestować, wybudować, etc. Inwestycje są rozwojem tej gminy. Dlatego chciałbym, żebyśmy się. Dobrze, no ale chciałbym, żebyśmy się pokonili. Jak nie zmienię, to nie zmienię. Dziękuję. Znaczy ja rozumiem dobre intencje y, y, pana Krzysztofa, y, bo z tymi tematami też y, y, się borykałem ostatnio, natomiast no, rozumiem intencje w tym kontekście, że teraz pani burmistrz z panem wiceburmistrzem również e, wystosowali pisma do konserwatora zabytków o wyburzenie niektórych budynków, które e, straszą e, i, i mogłyby być miejscami na potencjalne inwestycje, albo przynajmniej zmieniłyby krajobraz naszego miasta na bardziej przyjazny, no i one się spotkały akurat z negatywnymi decyzjami konserwatora zabytków, to Pani Burmistrz może powiedzieć. Także tutaj mamy jakieś ograniczone pole manewru. Przepraszam, jeżeli możemy pomóc mieszkańcom i mieć jakieś oddziaływanie na to, to spróbujmy to zrobić, nie? Okej, okay, dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zapoznam Państwa z treścią uchwały. Uchwała, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla gminy Miejskiej Kowary na lata 2022-2025. Na podstawie obowiązujących przepisów po zasięgnięciu opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym przyjmuje się program opieki nad zabytkami dla Gminy Miejskiej Kowary na lata 2022 do 2025 stanowiący załącznik niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.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 Na ten temat wyczerpująco żeśmy rozmawiali i podczas prac komisji i podczas, że tak powiem, rozmów bilateralnych i telefonicznych i różnych i to, co dzisiaj pani burmistrz nam jeszcze objaśniła w odpowiedzi na, na nasze pytania, może jeszcze ktoś chciałby jakiś w czasie zabrać głos na temat tej uchwały. I tak będzie dyskusja się toczyła długo, ale niestety. Zapisy tej, tej uchwały jak gdyby są pochodną obecnych przepisów naszej władzy ustawodawczej, która nas obliguje do, do konkretnych rozwiązań bądź też koszty galopujące składowania odpadów w różnych, różnych frakcji na naszym wysypisku śmieci muszą, zmuszają nas do optymalizacji kosztów odbioru tych odpadów. No i, i to jest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 Zmieniająca uchwałę nr 44, łamane przez 274, łamane przez 21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 września 2021 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów. Po zasięgnięciu, zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje, treść uchwały znajduje się w paragrafach od pierwszego do 4, w paragrafie 4 uchwała, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 roku. W paragrafie 5 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę o potwierdzenie kworum. Dodam go czas skasować jeszcze raz. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwała nr 44 łamane przez 284 łamane przez 20, Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia osób w zakresie odbioru odpadów komunalnych i gospodarzenia tymi odpadami. W związku z tym przechodzimy do podpunktu e punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Pani Skarbnik dwa słowa mogę poprosić. Dzień dobry Państwu. Od momentu złożenia projektów uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, jak i zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta Kowary, do urzędu miasta wpłynęły dwie, dwa pisma wojewody przyznające gminie dotacje na realizację zadań z zakresu ustawy za życiem i wypłatę dofinansowania z tego tytułu dla jednej rodziny na terenie naszego miasta. Dodatkowo przyznane zostały zasiłki celowe w wysokości 5 tysięcy złotych dla uczniów w postaci zasiłku tak na cele edukacyjno-wychowawcze. Dodatkowo, jak już pani burmistrz wspomniała w sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami, gmina miejska uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4,5 miliona złotych na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy dworca na cele kulturalno-informacyjne, aby być przygotowanym do realizacji tego zadania w momencie, gdy gmina otrzyma promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, zmuszeni jesteśmy opracować dokumentację na to zadanie i to spowodowało konieczność dokonania zmian w naszych obydwu uchwałach. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę.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 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary i przechodzimy w związku z tym do podpunktu F punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary. Myślę, że to jest ta uchwała konsekwencją tej poprzedniej, tak? To chyba nie będę tutaj y, tłumaczył. Przepraszam. Proszę bardzo. Mogę jeszcze w sprawie tej zmiany uchwały budżetowej? Jak najbardziej, proszę bardzo. Interesuje mnie tylko jeden współczynnik, ponieważ tam. Wojewoda po 400 zł przekazał na pracowników socjalnych. Jaka to jest kwota ogólna? Łącznie jest to dotacja w wysokości 13 334 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ale to jest za jaki okres? Bo to na pewno jest. Dotyczy okresu. Mamy czas. Czy w samej decyzji Wojewody nie jest określony y, okres? Y, mhm. Jest wskazane tylko, że jest to dodatek, jest to na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, który re realizuje pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Czyli to jest cały 21 rok, jeżeli ten pracownik faktycznie y, pracował. Okay, tak. tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania?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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2021. W związku z tym przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, czyli do spraw różnych. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Pani Burmistrz proszę bardzo. Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym o godzinie 15.30 odbywa się w Domu Kultury w Kowarach uroczystość z okazji 70-lecia ZSO. Także informuję Państwa, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę przyjść, to zapraszamy. Będzie taka impreza o 15.30. Również informuję Państwa, że 11 listopada organizujemy oficjalne składanie kwiatów pod pomnikiem, ale nie organizujemy akademii. Ze względu na stan pandemiczny nie jesteśmy w stanie określić, czy będzie możliwość spotkania, czy nie będzie możliwości spotkania. W związku z tym o godzinie 10 będzie msza za ojczyznę w naszym kościele, a o godzinie 12 przy naszej orkiestrze dentej. kowarskiej orkiestrze dentej będzie, czy rozrywkowej, bo to różnie mówią, będzie uroczystość składania kwiatów, wieńców przed pomnikiem. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie. I informuję również, że uruchomiliśmy system komunikacji z mieszkańcami. Jest to system blisko. System bardzo prosty do zainstalowania na telefonach i przez aplikację, która tutaj jest będziecie Państwo lub przez smsy dostawali wszystkie informacje, które m, ukazują się na y, stronach naszych www na BIP-ie i informacje o zagro występujących zagrożeniach, niebezpieczeństwach lub krótkie informacje o terminach podatkowych, o terminach płatności. Także zapraszam wszystkich Państwa do zainstalowania sobie tej aplikacji. Jeżeli radni w swoim okręgu wyborczym chcą porozdawać te ulotki, to te ulotki są w sekretariacie i zapraszam do pobrania tych ulotek i również rozdania. System aplikacji jest bardzo prosty, także myślę, że jeżeli komuś trzeba wytłumaczyć, są informatycy, wytłumaczą, żeście państwo mogli też ewentualnie wytłumaczyć mieszkańcom. No bo to jest taka, był temat kontaktu Urzędu Rady z mieszkańcami, więc jest to dodatkowa możliwość takiego kontaktu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Krzysztof. Panie, panie Przewodniczący, ja tu już prosiłem Pana o zorganizowanie zespołu do spraw statutu, tak, żebyśmy nad nim się pokłonili i trzeba się pokłonić dłużej, bo teraz w tej chwili jest to, co żeśmy uchwałą przyjmowali dotyczy statutu, to jest rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego, że stwierdza się nieważność paragrafu tej uchwały pierwszego w punkcie 3.6, a mianowicie dotyczy to i, że jeżeli chodzi o zdalnego prowadzenia sesji mhm. i tu z, właściwie uzasadnienie etc. jest. Także w każdym razie jeszcze raz proszę, żebyśmy się po prostu nad tym pokłonili. No bo jak my to robimy tak po prostu szybciutko, to coraz więcej tych rozstrzygnięć wojewody jest na niekorzyść tych naszych uchwał, nie? Także o to mam prośbę. Drugie. To ktoś się chce ustosunkować, panie Pani Burmistrz? Pani Burmistrz Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu napisał tyle, żeby nie powielać przepisów już funkcjonujących. Czyli jeżeli jest stan pandemii, to do zakończenia stanu pandemii są przepisy, które mówią, że sesje zdalne, komisje zdalne są dozwolone i można je przeprowadzać. Natomiast do statutu na dzień dzisiejszy nie wyraża zgodę, żeby to dopisywać i powielać dokumenty. Także to proszę, proszę, żeby pan miał to też na uwadze. Zresztą jest pan mecenas, może się w tym temacie wypowiedzieć. Pan, pan mecenas może się w tym temacie wypowiedzieć, ale pan wojewoda, jego obsługa prawna Wydrukowałem sobie to, powołało się na artykuł Kowidowski 15zzx mhm. i tam są trzy punkty, mhm. gdzie tylko przepisy ustępu pierwszego i drugiego stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły działające w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Czyli to nas dotyczy oraz organów działających kolegialnie. Także to mówię, jeżeli chodzi o komisję, to dopuszcza, ale jeżeli chodzi o sesję, to wyraźnie tak napisał, że no to jakby dopuścił, to by nie stwierdził nieważności. Panie Mecenasie, czy pan może dwa no. słowa co do tego powiedzieć? Bo skąd ta nieważność stwierdza? No ja wiem, że to nie o to chodzi, ale o coś chodzi. Szanowni Państwo. Jak wskazała Pani Burmistrz, tak, Wojewoda uznał, że troszkę wyszliśmy przed szereg, biorąc pod uwagę, że regulacje ustawy z dnia 2 marca 2020 roku dopuszczają prowadzenie zdalnych sesji w okresie trwania stanu pandemii, a pewnie ten okres potrwa jeszcze przynajmniej, e, przynajmniej rok, U, uznaje, że jak najbardziej można te, e, te sesje prowadzić w kontekście bezpośrednio ustawowym rzeczywiście jest kwestia co będzie jak ustanie stan pandemii, czy będą dopuszczane sesje rady i posiedzenia komisji w formie zdalnej ja mogę Państwu powiedzieć, że w, w, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstępnie rozważa się takie kwestie związane z możliwością prowadzenia sesji za pomocą środków środków komunikacji elektronicznej i może do tego dojść poprzez wprowadzenie tego do ustawy. Ja nie ukrywam, że nie do końca zgadzam się ze stanowiskiem Wojewody w kontekście posiedzenia komisji, bo obręb pozorom ta ustawa nie bardzo reguluje kwestie zdalnego posiedzenia komisji, ale no na dzień dzisiejszy, skoro nie ma przeciwwskazań do prowadzenia zdalnych komisji i nikt takich zarzutów do tej pory nie czyni, w związku z tym poparcie o ustawę z dnia 2 marca 2020 roku te komisje w sposób zdalny się odbywają. Co będzie za plus, Minus około roku, bo pewnie ten stan pandemii w, ustawowy jeszcze potrwa około roku, no to będziemy się, będziemy rozważać powiedzmy za kilka czy też kilkanaście miesięcy, bo tak jak mówiłem, toczą się dyskusje, aby w ogóle wprowadzić możliwość odbywania, z, odbywania zdalnych posiedzeń na, w kontekście organów stanowiących i organów wewnętrznych tychże organów stanowiących, czyli po prostu Rady i Komisji Rady. Dziękuję. Panie mecenasie, ja mam jeszcze takie pytanie, bo gdyby um, genezą pytania pana, pana Krzysztofa było powołanie ze specjalnego zespołu, który miałby zająć się pracami na temat nowelizacji Statut. statu, statutu gminy miejskiej, gminy miejskiej Tak, gminy miejskiej Kowary. Wiem, gdzie się znajdujemy, Panie Krzysztofie i ja jestem zdania, że nie ma sensu powoływania dodatkowego zespołu, że mamy komisje powołane do konkretnych celów i spokojnie jest to zadanie, którym może się zająć komisja ładu i tak na początku mówiłem, natomiast pan Krzysztof jest jak gdyby zdania odmiennego. Mam pytanie panie mecenasie, w związku z tym takie, czy możemy przegłosować po prostu, nie wiem czy teraz w punkcie sprawy różne, czy trzeba do tego przygotować jakiś tam projekt uchwały, albo po prostu przegłosować zasadność powołania takiego zespołu, ilu z radnych jest za, ilu jest przeciw na tej podstawie podjąć decyzję o konieczności powołania takiego zespołu, czy nie? Przepraszam, przepraszam, A teraz pan mecenas. Proszę Państwa, pojęcie zespołu w przypadku Rady nie występuje. Albo Państwo powołacie komisję doraźną, nazywając ją statutową czy ustrojową, wskazując skład osobowy i do tego jest wymagana uchwała Rady, albo Państwo w formie uchwały zdecydujecie, iż postanawia się o przygotowaniu zmian do statutu i powierza wykonanie się tejże, tejże uchwały danej komisji, tak, to już jest Państwa decyzja, ale no nie ma czegoś takiego jak to, że Rada Gminy miejskiej Kowary pracuje w zespołach, Rada Gminy pracuje w komisjach, albo stałych, które są już powołane na mocy statutu, albo doraźnej, którą sobie Rada powoła odrębnie, odrębną uchwałą. więc do Państwa decyzji należy, czy powołacie doraźną komisję, no, z ją ustrojową, czy też statutową, wyznaczając datę rozpoczęcia jej pracy, cele tej komisji oraz datę zakończenia jej pracy, czy też wskażecie, że do zmian statutu wyznacza się komisję na przykład ładu czy Jasne. Kolejny... pani, Panie mecenasie, czy powołanie dodatkowej komisji wiąże się z dodatkowymi gratyfikacjami dla radnych, którzy będą brali udział w pracach tej komisji? Nie. Gratyfikacjami dla radnych nie, ale dla przewodniczącego komisji tak, bo jeżeli to będzie osoba inna niż niż dotychczasowy przewodniczący. No to z, z tego co wiem, to Państwo w przypadku przewodniczących Y, znaczy... no w związku z tym ja jestem zdania, dlatego przepraszam, że tak po do kłębka, ale y, żeby uzasadnić jak gdyby mój tok myślenia jestem zdania, że nie, powin, nie powinniśmy powoływać dodatkowej komisji. Zespołu to Pan już y, tutaj uzasadnił, ale dodatkowej komisji, bo po prostu tylko y, podrożymy czy, czy podniesiemy koszty funkcjonowania naszej Rady bezsensownie, a, a zadaniem aktualizacji statutu może się zająć Komisja ładów swoich w w swoich kompetencjach i już. Tak, takiego jestem zdania. To przepraszam, moją intencją nie było w ogóle tak, że ja jeżeli to będzie na komisji, to nie mam żadnych obiekcji. Skład no komisji tym, jest i... Ale o tym po, mówiliśmy, no żeby się zajmować no komisja ładu. do tej pory ta komisja jakby ten skład komisji nie pokłonił się nad tym statutem. No a skąd wzięło, wzięła się w takim razie decyzja Wojewody? Skąd się akwarium? Rozstrzygnięcie. No rozstrzygnięcie wojewody. No, skąd tak się to się wzięło z tego, że my to zrobiono bardzo szybko. Ja no tak, ale, ale go... czy, kto się zajmował? Komisja ładu się zajmowała. Tak, tak. No tak, no, no czyli Komisja ładu się zajmowała. No i może się zająć, tylko że trzeba powrócić do tego. Panie, ja czas Panie Krzysztofie, pan jest w Komisji ładu, prawda? Tak. To na kolejnym posiedzeniu proszę zawnioskować o zajęcie się statutem. Jako członek. Tak, zawnioskuję. Nie ma tematu. Myślę, że wyczerpaliśmy. Myślę, że tutaj już więcej się nie da na ten temat powiedzieć. Po prostu Komisja Ładu na, na wniosek Pana Krzysztofa Łubińskiego musi się zająć jako jednym z punktów pracami nad nowelizacją. Proszę? Nie, trzeba, musimy, znaczy musimy przegłosować wniosek o, o, o zajęcie się i, i podjąć decyzję. Dobrze, czy ktoś jeszcze chce zabrać? Tak, tak jeszcze. Proszę bardzo. Mam taką prośbę, że w związku z tym, że już do dnia dzisiejszego każda osoba, która chciała się zaszczepić, mogła się zaszczepić przeciwko covid, a kto się nie chciał zaszczepić, kto się nie chciał zaszczepić, żeby jakby uruchomić dla naszego organu Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, czy? w jednym budynku, czy drugim siedzibę. Bo na dzień dzisiejszy nie mamy. Jak przychodzimy to jest tylko, yy, nie ma naszej siedziby. Tak kiedyś była obok tego biura, gdzie Pani Ania. No a gdzie, a gdzie możemy się spotykać, gdzie jest do tego? Nie ma. To tutaj będzie jako siedziba? Chodzi mi konkretnie o biur. No, biuro Biuro Rady znajduje się na drugim piętrze w Urzędzie Miejskim w budynku A i jest do dyspozycji radnych. Pandemia jest i przepisy dotyczące spotkań obowiązują wszystkie jednostki organizacyjne, nie tylko Urząd i Radę. Jeżeli Rada chce się spotykać, jest do dyspozycji to pomieszczenie, tutaj i można się spotykać, jeżeli, ale i tak spotkania odbywają się hybrydowo stacjonarne, więc nie widzę potrzeby, żeby się spotykać, natomiast żeby było to miejsce i to miejsce jest zawsze do dyspozycji, tylko trzeba zgłosić, że komisja się spotyka i to tutaj nie ma żadnego problemu, to jest połączenie internetowe i wszystko jest do dyspozycji. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, żeby Panie z drugiego piętra, z tej części, którą one w tej chwili zajmują, znieść na dół, bo nie spełniamy standardu powierzchni na pracownika. Rozumiem. I Czyli to o to chodzi. Tu będzie można się spotykać. Zawsze tak. można się Dziękuję. spotykać. No, Proszę. Dziękuję. Okay. Proszę bardzo. Panie burmistrz, wiemy wszyscy, że można składać wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego i prosiłbym o taką informację, no nie wiem, na, na Facebooku, na stronie miasta, nie mówię, nie mówię tutaj o BIP-ie, bo na bip jest taka informacja, bo w poprzedniej edycji zarzucono nam jako Radzie również urzędowi, że tej informacji nie było, żeby mhm. odświeżana, tak, tak, żeby mieszkańcy, żeby mieszkańcy nie zarzucili nam, że nie wiedzieli o tym, że, że, że takie wnioski mogli składać. Dziękuję. Szanowny Panie Radny, z jaką częstotliwością ma się to na w pierwszej pozycji? Co dwa tygodnie wystarczy? Dla mnie na pewno. Tutaj mówię, żeby to do, do co dwa, dwa tygodnie ilości informatycy, proszę co dwa tygodnie. Panie yy, Mariuszu, żeby co dwa tygodnie było odświeżane. Będzie odświeżane co dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Krzysztofie, proszę. Panie Przewodniczący, z mojej strony padła też już kilka razy prośba odnośnie uregulowania w BIP-ie, żeby wszystko było w jednym, na przykład pod jednym niskiem I to jest problem z czym, żeby to zrobić? Gdzie tu jest jakiś znaczy, Ja nie widzę problemu. Ja po Pana sugestiach przejrzałem naszą stronę i jak Pan sugerował stronę Gminy Kamienna Góra i powiem szczerze, że... Ja potrafię się sprawnie poruszać po, po naszej stronie, nie widzę jakiegoś specjalnego problemu, bo tam jest wszystko no, w, w miarę przejrzyście. Strona dotycząca radnych jest wyłuszczona. wszystkie podejmowane przez nas uchwały też są ponumerowane, bieżące sprawy są wydawane. Jakoś nie wiem no, w jakim sensie mielibyśmy to przebudować, bo no. Obecna konstrukcja tego biuletynu naszego informacji publicznej funkcjonuje już przynajmniej, nie wiem, od kilkunastu lat na pewno, może, może dłużej, ile, ile funkcjonuje, informatycy będą wiedzieć. Nie, no, myślę. Bardzo długo i, i no i, i Kowarzanie i, i Państwo pracujący w Urzędzie i Radni też się do, do tego jakoś tam przyzwyczaili i z tego korzystają. To jest jak gdyby jedno. Drugie pewnie zrodzi to jakieś tam do, dodatkowe koszty, bo takie prace nawet no, nasi informatycy mogą, ale, ale no też chyba nie, nie, nie wszystko nie wszystko będą potrafili mm, zrobić. Nie wiem, co. Dotyczy co, konkretnie, no, ja się dotyczy konkretnie, żeby były w tym właśnie zagadnieniu interpelacje, zapytania radnych. Ale przecież one tam są. One są, ale nie po lewej stronie, tylko po prawej. No dobra, no to a co za różnica? No ale są. W jednym, żeby było, pod radiem. No Rada jest, to dotyczy to rady, nie? Bo ktoś jak czyta, nie wszyscy wiedzą, że interpelacje to mogą składać radni. Dobrze, Prze tutaj już. Zasięgnęliśmy informa informacji specjalisty przeniesiemy na, na drugą stronę. Y jeszcze? Tak. to nie wszystko. Proszę, proszę. Panie przewodniczący, jeszcze chciałbym się zapytać, dlaczego do dzisiaj, do, bynajmniej, bo jak już mówimy o BIP-ie. To nie ma oświadczeń majątkowych wszystkich radnych. Wiem, zgłosiłem to, yy, mam informację, no że to utknęło gdzieś na poziomie, nie wiem czy, czy informatyków, czy pani sekretarz, tak czy... No, też to zauważyłem, pięciu radnych oświadczeń no brakuje... No to jest na, jakby... Natomiast one zostały złożone, bo ja osobiście... No właśnie, e, bo to składałem. należy do pana, tak, przyjmuje pan... Tak, radę. Zostały, zostały złożone, w, w, w, znaczy... Kilka nie zostało złożonych w terminie, zostały wysłane do radnych ponaglenia, po czym zostały złożone, były do akceptacji w Urzędzie Wojewódzkim, wróciły z jakimiś tam niektóre z uwagami i powinny na dzień dzisiejszy już wszystkie być. Wszystkie mhm. oświadczenia radnych były publikowane i mamy na to potwierdzenie na systemie komputerowym i najprawdopodobniej gdzieś wycięło nam te informacje. W tej chwili informatycy sprawdzają. Pan Maciej Janas, główny informatyk nas sprawdza i na pewno będą jeszcze powtórnie umieszczone. Dziękuję. To ja już dziękuję, Wyczerpałam że jeszcze o, o spotkanie z radnymi i z samorządowcami, bo, bo to no, <głos》> też mamy. Ale jest. Nie, jest zaplanowane. Jest na 16, jest na, na 16. Na na listopada, tak, to jest wtorek, bodaj na, na, 15. na 15. Jest za, zaplanowane. <głos》>. Okay. <głos》>. A, już są oświadczenia. Wszystko, co pan chce, od razu pan dostaje. No może nie Bo to, to jesteśmy tutaj, żeby sobie wyjaśnić. Dobrze. Kwestia. Szanowni Państwo, jak tu wyczerpaliśmy sprawy różne, mam jeszcze do czytania. Aha, pan Stanisław jeszcze przepraszam najmocniej, bo tutaj nie widzę na, na tym. Proszę. Panie burmistrzu, mam pytanie, czy już coś wiadomo w sprawie naprawy tego muru oporowego na Bema. Jak to co będzie naprawiony na zabezpieczenie? Muro oporowy na Bema. Czy coś się tam? Muro oporowy na Bema dzisiaj został odebrany, jest już naprawiony. jeszcze szybciej niż oświadczenie. <grymne> <grymne> Dobrze, Szanowni Państwo, to w sprawach różnych pozostaje mi jeszcze do odczytania list, wiadomość mailowa od Pana Sebastiana Sobowca w kwestii edukacji seksualnej, do którym, który niniejszym Państwu przytoczę. Szanowni Radni, jeżeli przegłosowaliście uchwałę dotyczącą edukacji seksualnej, której może sobie nie życzycie, a teraz żąda się od was wycofania z wcześniejszego stanowiska, to proszę nie ulegać złudzeniom. Nie sądzę, żeby było tak, że wycofacie się i później będzie spokój. Najpierw może być cisza, aby więcej samorządów zdecydowało się wycofać. Jeżeli ustąpicie, to możliwe, że zażąda się od was kolejnych kroków, na przykład wprowadzenia owej edukacji w szkołach, akcji promocyjnych wśród społeczności lokalnej, zorganizowania jakiegoś tam marszu z waszym uczestnictwem i tak dalej. Może być odwrotnie. Wy chcąc mieć spokój uchwalicie coś zbieżnego z oczekiwaniami i po pewnym czasie mogą się zacząć jeszcze poważniejsze naciski. Aktywiści tych tematów zauważą, że otworzyliście drzwi i poczują potrzebę doszkalania was. Myślę, że wiele stowarzyszeń i fundacji będzie pisało projekty o seksie na wasz teren i raczej dostaną na to fundusze, a może nawet już są do tego przygotowani. Jeśli ryzykujemy stratę części funduszy być może jest to cena spokojnego dzieciństwa dzieci tej społeczności lokalnej. Jeżeli nawet ktoś obieca wam, że chodzi tylko o te uchwały, to ten ktoś może nic więcej nie zrobi, ale może się znaleźć inne stowarzyszenie lub fundacja, która będzie chciała zrobić coś, czego wy sobie nie życzyliście. Sebastian Sobowiec. Dziękuję za uwagę. Czy w sprawach różnych mamy jeszcze coś? Ktoś z Państwa chciałby? zabrać głos. Nie widzę, w związku z tym zamykam piątą sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo za sprawną współpracę. Do widzenia. Dziękuję.